Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj jest środa i kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Dzisiaj przyrządzimy... Jeżeli chodzi o składniki, to bazą jest tofu, mamy tutaj ekologiczne so tofu, bardzo ważna rzecz, musi być twarde, wybierajcie twarde, nie miękkie, takie kremowe, bo inaczej prawdopodobnie nam się rozpadnie. To tofu sobie zamarynujemy w takiej marynacie składającej się głównie z sosu sojowego tamari, odrobiny oliwy i troszeczkę dodamy czosnku, potem to wszystko nam się zamarynuje i robimy taką panierkę ze skrobi kukurydzianej, a potem będziemy piec piekarniku. Yy, zaczynamy od przyrządzenia marynaty. Jeżeli Was interesuje temat sosów sojowych bardziej niż przeciętnego użytkownika, zapraszam na filmik, który tutaj podlinkuję. Tam tłumaczę, czym się różni sos sojowy tamarii od, od soju albo od aminokwasów kokosowych. Yy, dajemy jedną łyżkę sosu sojowego tamari To jest wersja bez pszenicy, tak w dużym skrócie. Yy, do tego jedna łyżka oliwy. I damy troszeczkę czosnku. O, jest łyżeczka nawet w środku. Okej, okay. szybkie mieszanko. Okej, okay, nasza magiczna marynata już jest gotowa. Zostawiamy tofu na około 5 minut, żeby troszeczkę nam się mówiąc po krakowsku przegryzło. Nie wiem, czy u Was też tak się mówi, ale w Krakowie, jeżeli coś się marynuje, to się przegryza. OK, zostawiamy to na 5 minut i wracam do Was za chwilę. Biorę sobie dwie łyżeczki skrobi kukurydzianej. Do tego dodaję około 1 trzeciej naszego tofu. Zamykamy woreczek i czary-mary sosu zapanierowane. To jest fajny sposób, bo cała, skro, cała skrobia nam się wchłonie, przykleje tak, przykleje, tak, że nie będzie nam się brudzić yy, pewnie też nasz papier do pieczenia. Okej, okay, gotowe. Woreczek oczywiście należy potem umyć, użyć ponownie, także nic się nie marnuje. Wygląda na to, że jest gotowe. W międzyczasie nam się nagrzał piekarnik do około 200 stopni. Wsadzamy tofu na 15 minut i będziemy je obracać potem. 15 minut pieczenia za nami. Już w całym domu ładnie pachnie tak czosnkiem z sosem sojowym i tofu. Ok, ja to wszystko obrócę, żeby nam się przypiekło też z drugiej strony. A w międzyczasie wam opowiem, o co chodzi w serii. Tego jeszcze nie jadę. Ci, którzy nas oglądają po raz pierwszy Przygotuje, przygotowujemy w tej serii przepisy, których nigdy wcześniej nie robiłem, po to, żeby Wam pokazać, że gotowanie wcale nie jest trudne i warto eksperymentować w kuchni, warto szukać różnych przepisów w książkach, w internecie i próbować je samemu w domu. Gotowanie to nic trudnego. Zresztą ten odcinek, mam nadzieję, że to udowodni. Zobaczymy, co nam wyszło. Tak się prezentuje nasze tofu. O, jest już krótki. Pora teraz na test i pamiętajcie, jeżeli filmik Wam się podobał, klikajcie łapkę w górę, będą Wam się pojawiać kolejne nasze filmiki, będziecie na bieżąco, teraz dwa razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i w każdą środę wieczorem nowy filmik na kanale, a najlepiej to w ogóle subskrybować kanał. Także dziękuję za łapki w górę i teraz test, zobaczymy co nam wyszło i czy można gotować w domu. Kurczę, powiem Wam, że 100 razy lepsze niż zwyczajne tofu. Naprawdę mi smakuje. Nie jestem jakimś wyjątkowym fanem tofu, ale to jest naprawdę dobre, chrupiące. Możesz najeść samo. Można jeść sosem, podejrzewam, jako taki na imprezę dip. Znaczy nie dip, tylko przekąska snag na imprezę. To jakiś dip będą goście zachwyceni i muszę spróbować to zrobić z makaronem, jakiś słodko -kwaśny makaron, coś takiego. Naprawdę rewelacyjny przepis. Fajnie, że na to trafiłem. Spróbujcie koniecznie chrupiące Pieczone tofu, naprawdę super przepis. Widzimy się w kolejnym filmiku w poniedziałek. Do zobaczenia. Cześć.